Ale to jest teraz mają budki. Zrobili, ja, ja. Ja. Pobudowali budowa idą. Wielki wojsko no. tutaj od szkolnych, Nagrobki, grobowce, schody, platy, kuchenne, kominki. Wszystkim się zajmuje, nie? Jak z marmuru? cóż, tak takie jest. jest życie nasze, kłówek i pierdolnie, kłówek Ja byłem na pogrzebie Lejwisieńskiego, ale narodu było czuwek. Rowerem sobie przyjechałem, tam skanołem, ale było dużo. Na Wisniewskie to jest tym Lekarz. A ten, o tym te Mercedes no, lecimy, takiego, takiego zostawił, to siwego. Roku takiego siwego i sedana a. ten jest komple. Ale taki, taki piakunek już to było, siwego. No a jeszcze wtedy, z, ile to lat temu było? No już nie, trzeba było zobaczyć. Było parę lat. Bo czas leci, padzi. Dębek też nie żyje, to już też, kurwa. Zdycha jest ona niedawno latali brać tyle z nas jest nie? żeby to człowiek wiecznie żył nie? żebyś to wiecznie żył nie? co tu by robił człowiek jakby żył z wiecznie chyba by mieć pieniądze i żyć wiecznie wtedy żeby ktoś nauczył się wiedział zwiedzał ten, kraje podróżował ten, ale ten co widzisz co to ja miałem powiedzieć nie? kto no to, to jakaś sprawiedliwość jest, bo tak to by pieniądze miał, to by się wykupił, kurwa, to zapłacił, panie Boże, jeszcze chcę pożyć ze 100 lat, kurwa. A tak, kurwa, chuj, przyjdzie kostucha, zabierze i tak. No, jak masz pieniądze, to jeszcze cię mogą podleczyć, jeszcze pojeździsz po świecie jak, masz, i... jak w genach coś tam masz, to już zrobić. Tak. Genetycznie masz, to będą cię kroić po kawałku, kurwa przedłużać twoje cierpienie nie? Ja już nie chcę być krojona jak pierdolność to w całości i A ścierbo do dziury i chuj. <głosy> Albo nawet <do> pieca. <głosy> Albo ewentualnie do, do pieca. A gdzie twoje prochy rozrzucić. Czy trzymać na kominku? <głosy> A tu, to się jak poficjał, bo... mnie to mogą, jak umrę, to do śmietnika mogą mnie rzucić <głosy> Do śmietnika umrę. Ładne wozy te Mercedes no. to już trochę lat ma, nie? Jo, jo, to już jest, z 15 on miał nowszego, nowszy model ale to jest jeszcze nie, jest Niemiec, to jest wóz to jest Niemiec, twarda maszyna jest nie? najlepsze, niemieckie są najlepsze wozy bo one są wiesz części, może szczęść, oni mają zawsze tak dopasowane, że tam zawsze dopasuje szczęść tu drugi stoi, niemiecki, BMW, Włos, Włoski i, fra, i francuski. Co, BMW? BMW to jest niemiecki, a tam włoski, Fiat. A, ja, ja I twój tam stoi. Francuz. francuski. A Polskie? ja. To tu kiedyś lubiał polski, Mówi, że jego Polonez jest najważniejszy samochód na świecie. No. Polonez a teraz co on ma tego opla jeszcze coś w górę Robisz no, no, no, no. no, kalectwo jest ten oblecz. Cześć tak. Zadbany. Przykryty przy Wschod, wschodni za wschodniej granicy. Ja. Łady były dobre wozy. Twarde też. No, jak? A jeździ nie, na te na... Michalinki. Michalint. Michalinki do kościoła. Bo oni raz do kościoła z To by se kupili, oni mają porcę, by się nie kupili jakiegoś golfika. Ale po co? Jak ten no, no on mówi, że on ładę Krystynie w tym, w testamencie zapisał. A tak te oleje dolewał, tak dolewał, że raz w Skarszewach zapomniał kurka zakręcić, wychlapał, dojechał, do, z chlapaczem, maski, wiesz, do, pojechał do tego, do Skarszew i zaraz tam zagląda, czy oleju nie ubyło, nie? I tam, ten, i zapomniał kurka, zamknął klapę i przyjechał do Gdyni, później, i zaraz znowu też do, zagląda pod maskę, nie? Podchlapane wszystko. Kurwa, ja. to ja. olej ja. wlejesz, ja. Jak raz wlejesz i tyle co on tam jeździ 10 km, no to, to, to skarży było trochę więcej, bo tam ile tam jest, tak. 70 może i z powrotem i już tak zaglądać, tam olej się nie, nie, nie wyczerpał. A jak ja powiedziałem, to dawaj mi za 500 zł, ja wezmę do od. żebyś ty mi ją zniszczył, kurwa, nie? Tak. Ja tam kiedyś z nim do tej Blaszaka idę, patrzę, chodź, wszystko tak pójdziemy do Blaszaka, ja wchodzę, a tam chłopie Łada sobie stoi. Kołdra, kołdra na dachu, przykryty, przykryty był, kołdrą, żeby nie zmarł, nie zmarł. Nie. Zimno nie było. No. Ja mówię, co ty, kołdrą przykryłeś? Jojo, jo, żeby był ten. A to jest Amerykaniec, pompyak. To jest stary pompyak, też to nie, lat. A, nie to, a to już jest na 7 stóp taki. W Polsce można jechać tak. Rowery no, do ulic były. Ale się w jednostce sypialni, jakieś nabiotami, Ej, bezpiecznie, postawisz na parking, gdzieś sobie śpisz, kurwa. Drzwi zamykasz i leżysz. Śpiwór, czapkę na łeb, żeby ci tam nie wiało. Bo Fo Foxol, Fak. Ja wiem, jak pisze. Nie piszę Opel, tylko Faksual, coś, coś, coś takiego, no. Vaxual, czy jak na Opla. No, no. Tam mają te. Anglicy mają tylko te Jaguary, Rowery, no i te Rolls-Royce tam tu już. Szwedzi mają dwa wozy, nie? Volvo i Saby. Saby, bardzo bezpieczne. To są z tych osobówek, nie? Bo, tam, bo MAN to jest chyba niemiecki ta ciężarowa, nie? Nie MAN, man, MAN, jest niemiecki a, a Volvo to, to były i ciężarowe i osobowe, nie? A Saby to chyba tylko osobowe, nie widziałem. Samógł nie było ciężarowi. benki one są dobre wozy, takie wiesz, dla gara, one tam palą chyba dosyć dużo. A to jak się diesla do, do, dorwie, nie, nie za duży silnik, to też, te to jest 8 litrów diesla. roboty czy dojeżdżasz swoim tym nie jeżdżasz tak jeżdżę tym peżotem albo motocyklem lata motocyklem mówią no porządnie też musisz uważać chyba karty nie skręcić no trzeba trzeba no przejdź będziesz szedł i ciebie przejadł. będziesz szedł chodnikiem i wjedzie o ci jakiś typek pije no, i przejedzie tak albo, albo jakiś i lejku Jedziemy w listopadzie, nie? Ja też z boku siedzę i tak przysypiam, nie? Ale patrzę, przysypiam, a on patrzy, no jedzie, ten to oplem stary ma W pewnym momencie ja łeb podnoszę, patrzę, a on wiesz, bo my prawie pasem jechaliśmy. A fura tak idzie. Ten taki pomarańczową a na, miał. Fura w, w lewą stronę, bracie. Ja mówię, Tadek! 90 y myśmy lecili. Dąży tylko o tę barierkę, to iskry szły. Bok cały zdar. A jakby nas tam przewaliło na, na tamtą stronę, by jakiś tirowiec leciał, to teraz rozwalił, kurwa. Raz mi zasnął w listopadzie, się na, na Hamburg wybrali. I do, ja, wiesz, tak przysypiałem, a on jechał, a mówiłem, chujowi, mówię, Kadej, jak się czuje zmęczony, zjedź, prześpimy, my nie musimy być o 6 rano w Hamburgu, może być o 10, kurwa. Ważne, żebyś był bezpieczny. Samochód to jest, wiesz, to trzeba. A człowiek nieraz się pewnie, pewnie czuje. I, i jedziesz na pewniaka to kurwa trzeba i jeść. ja tak właśnie po ponu... jechałem normalnie tak jak zawsze chce się usunąć. spać Bartek chce się spać, się zjeżdża i, i, i pół godziny się przekonać do życia kurwa, jutro do lekarzy, a chyba że to kiedyś zwolnia, nie zaleka? Do, do jutra <coughs> Aha. Ale jutro się może przedłożyć? Yeah. Brzuskie jak tu rosły. tam jak mały. Aha, pamiętasz? Brzo, ja lubię brzozę, ładne drzewo. Wiesz, by lubię brzozę. To, to pola jest taka niepodobnie niedobra, tująca. Brzozka to jest ładna. Alergiczna brzuch. taka, nie? No, ona te puszcza te babi po czy to tam lata. Jo. A to, to jest zdrowe drzewo, brzoza. No i, i najstarsze, nie? Słyszysz? I najstarsze. Jak najbardziej. No, start. bo wejść. Też dobry, tak? Audi. Co to lotka baba, widzisz? Z w Polsce. Dobry, dobry. Na ciebie tam skarb. Jest dobry, bo jest dobry. Ja nie lubię jak się samochody psują. Samochody nie pójdzie. Ja też nie lubię. To, mógłby nie mógłby, nie mógłby, mógłby, to jest zalać go mógłby, i A jak ma się psuć, to go to Nie, bez tego ma. Wóz opony, ma olej, ma benzyna tam w środku jest. Kurwa. I ma jej się tam, Jak Jurek ten pryjewić. Ten malucha miał jak on go kurwa reperował, do malucha. Całego go zmienił kurwa. Wlachy pozmieniał, tam te resory, po, to co trzeba było opierdolić. i